Śmiesznie trochę, bo pan mówił, my nie mamy pojęcia co. Lachestan, farażman, kosko Hosh Hość. go zaś. A możesz to powiedzieć jeszcze raz? Sześć. Sześć. Sześć. Sześć. Sześć. Szósta. No powoli miało być. Dobra, jestem głodny, to więc idę. Mówiłeś, że głodny jesteś, wszystko zamknięte i masz. Już będziesz miał co jeść. Mówisz, masz. Ale to jest niesamowite. Na no, gościu jechaliśmy i pipkał, pipkał, pokazywał, żeby się zatrzymać i zaprasza do domu. Wow. Może jak to آم بله؟ بله شیراز بودید؟ شیراز؟ از شیراز بیم فرشتن؟ بندرباز بندرباز کاشه بند بند <تصفح> بکنیم مرتبش کنیم؟ آمه Pan tu sobie buduje altankę wait, Nie. no, pos nie. no, no, no, no, no, ja no, no, Zarobiliście, nie? No. Fajnie. Więc a, śmiesznie trochę, bo pan mówił, my nie mamy pojęcia co, ale tak na miki rozumiemy, że on pojechał do innego domu, bo to jest tylko tak jakby altanka, którą oni tu za miastem mają. I on pojechał do domu przywieźć jedzenie, tak my żeśmy zrozumieli i my mamy tu czekać. nie, nie? Bela! byśmy na noc mogli zostać i chyba tak go poprosimy bo to jeszcze taki kawał drogi tam I chyba zostaniemy tu na noc w namiocie po prostu, nie? no gdy jesteśmy już zmęczeni to takie dobre miejsce byśmy mogli tu przenocować no, było otworzył a tam przez bramę byśmy wjechali w ogóle do środka? No, to tak chyba zrobimy, że tu zostaniemy Zobaczcie, rosną nagietki, tak jak u nas na działce Kalarepa Are you okay with the dogs? You okay with the dogs? It's very nice. It's very nice. No, no, <laughs> <laughs> it's, it's gonna, no. Hut, hut, hut, stay, stay, Stay, stay, stay. <laughs> <laughs> Bella. <Yeah>. Bella, stay. <laughs> She wants to play. She's young. <laughs> slowly, slowly. No? Stop it. She's okay. Stop it. No. آها محمد چیش می‌خواد ویدیو؟ بله يا خوري سلام جدا ايو فرش بده گا a to jest widoczne, a to Salat Shirazi żona gotowała? No i pięknie i jesteśmy zaproszeni Znaczy właściwie bez, nie wiem, zaproszenia bierzemy udział w rodzinnej uczcie wersji To jest nasza pani bohaterka która wszystko pięknie zrobiła Całe jedzenie i like <laughs> Super. Oh, fine. Oh, fine. Oh, fine. Oh, fine. Oh, fine. Oh, fine. Oh, fine. Czaj, nie Czaj będzie pan robił. No ba, bo dla Czaj on. On musiał, a resetana naprawdę A to taki patent. Wow. Al-Kilip. Al-Watsop. Al-Czaj, ale też. al Pięknie się zagotowała woda. Yeah. A? Piję herbatę po irańsku herbatę po Kładamy kostkę cukru do ust i popijamy herbatą Stąd też właśnie opan też zaprezentuje <grymne> <grymne> Czaj I, I dlatego nigdy nie podają łyżeczek Lachestan um. <grymne> faraszman choszkozasz Lachestan faraszman choszkozasz to będzie debiut No i play No play sail. A hej, pan Ale, Nagrywamy się na Insta Stories po prostu. Tak więc musimy mieć przyspieszony kół z Repeat, repeat. Alu. Alu. Alu. Maszek. Alu maszek. Maszek. Alu. Alu. Oupad. Oupad. Oupad. Me, Szum. Me, Szum. Szum. Szum. Bajnaki. Bajnaki. Yes. <laughs> <laughs> teraz mamy wspólne oglądanie samochodu. No, teraz jedziemy. Nie wiem. Nie wiemy gdzie, nie mamy pojęcia gdzie, tylko kazali nam się zapakować do samochodu i jechać za nimi, gdzieś. A tam nas zabiją. <laughs> nie zabiją mamy psa, co nas tutaj strzeże. Okej. Okay. składał. O nie, jeszcze, jeszcze za mało. Nie, chyba poszedł płacić. Nie, jeszcze bierze. To co to No i to też jutro jedzą, pojutrze chyba to nie jest tak nie kupują codziennie. U nas gazety tak składają? mówić, że u nas gazety tak tylko tak jakbyś to mówił pierwszy raz nie no widzisz no ja pierdolę i do bagażnika Nie, nie Zrób to. Zrób Продолжение следует... <laughs> Ja, Super. Ja jestem. No, będę gotować zupę pomidorową w takim razie. Mamy tu już seler, ostatni mój, marchewki. Pani się cieszą normalnie. O! A panie podglądają. Dzień dobry. Taka mała pani. Śliczne. No. Swieterek. Dziewczyny mi pokazują jak są ubrane. Mają ten sam kolor. Okay. No piękne. No super. We will have a, a whole cooking lesson. Yeah. Tak, się, Tak, tak. Tak, tak. Tak, مدرش برمید. یاد اسپنانگیم. به چیسته؟ یه جه. یه جه. کراست کراست کراست. شاید. یه جه کرده بودم. عمران عرب رو و خود به بر... و خود به بر... و خود به صحبت خوشده. میز. میز؟ میز؟ اتا؟ ام... سوسن. Suzan. Suzan. Igła nazywa się Suzan. Tarozu. Tarozu. Tarozu i Lecimy liczby. Yes. Do, do se, se, Chachor. To I pan, pan, Sześć. Sześć. pan, A możesz to powiedzieć jeszcze raz? Sześć. Sześć. Sześć. Sześć. pan, pan, pan, pan, siódemka. pan, pan, No. No, mm. da. -da. Oh, too, too much Yozda. Uh-huh. Sita. Dobrze. I ma, i ma, ale nie powiedz, jakim gory. Daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, a się poprawi? Malach, malach, malach. ania Bah, bah, bah. masz يلا يلا troszkę będzie i wiesz co, że pachnie błędnie. no ręki mi brakuje żeby nagrać, ale bierze się kawałek placka, bierze się kawałek tego, kawałek cebulki, zwija się razem i heja Dobra, nie? آه دو تا چیه؟ یک نم چرا؟ نم نم نم نم نم نم نم نم ale ja Abraham. I opowiedziałem o Ale you? Ale nei nei nei amadu amadu nore şeker nore şeker vafer di amadu nore şeker di amadu nore şeker tutti i sherardo fatta o super! Eszwinno ujście. Nie ujście. Yes. Jak szar dla jest na zimę chowają drzewka młode no i nie wyjdziesz tu z pustymi rękami dostaliśmy podarki to są daktyle z tych tu palm które tutaj rosną i to też chyba tak, to też są tylko tak, to są inne. No, dziękujemy. Dziękujemy. A ja też mam coś dla pana. <grywa> ja też przyszykowałem, oh, nie mam. Nie mam dużo, ale dam panu paszma dla dzieci. Okej. Okay. No, Merci. No, it's not much, but at least this. Okay? Dziękuję bardzo. Był Ali. oli. Paroszpan, oli. Super. Merci, merci. Dziękujemy pięknie, było super, fantastycznie, naprawdę.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 powoli powoli <laughs>